Witamy Państwa. Dzisiaj, kochani, nauczymy się walczyka. Zapraszamy. Dzisiaj zajmiemy się prezentacją walczyka. Walczyk ludowy jest troszeczkę inaczej osadzony w nomenklaturze tanecznej, dlatego że walczyk kojarzy się jeśli chodzi o tańc towarzyski z tańcem tańczonym w dwóch krokach. My w tańcach regionalnych czy ludowych dorośli używamy kroku podstawowego, trzykrokowego. Teraz pokażemy, czym to się różni. Zacznijmy od prawej nóżki do przodu, prezentujemy krok dwukrokowy. Idziemy. Raz, dwa. Prawa w przód, lewa w tył. Prawa w przód, lewa w tył prawa w przód, lewa w tył, prawa w przód i teraz w bok i raz i dwa i trzy i do przodu i raz i dwa i trzy i cztery. Tego kroku używam zwłaszcza wtedy, kiedy uczę dzieci z tego powodu, że dzieciom trudniej wykonać ten przekrok, który jest w kroku regularnym, podstawowym. Spróbujemy teraz z przekrokiem. Idziemy do przodu na trzy już. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa i w bok, raz dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tak więc teraz próbujmy wykonać. Kroki podstawowe, dwukrokowe tańcząc w parze. Idziemy raz, i dwa, i raz, i dwa, i raz, i dwa, i raz i dwa. I raz, i dwa, i raz, i dwa. Spróbujemy to samo z muzyką. Zadajemy te same kroki, używając kroku podstawowego czy krokowego. Teraz zademonstrujemy walc w kroku podstawowym, trzykrokowym z muzyką. Walczyk kojarzy się zawsze z wirowaniem, z obrotami. Czy mamy na to więcej przestrzeni, czy zupełnie niewiele, tańczymy go Robiąc, wykonując obroty. Teraz spróbujemy to wykonać, tańcząc, używając czegoś, co się nazywa gwiazdką, czyli używając kierunków na danej sali. Będzie przejście do kąta, do ściany, do kąta, do ściany, czyli będzie tych kroków aż 8 zmiany zmianie kierunku. Będzie tak, na 3.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 Kąt, ściana, kąt, ściana. Od tego powinniśmy zacząć walczyka po to, żeby później swobodnie tańczyć dookoła sali wirując, o czym będzie na następnym spotkaniu na temat walca. Walczyka. Dziękuję bardzo.